Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać prostownik Smart firmy Volt. Jest to prostownik mikroprocesorowy. Jego dużą zaletą jest bardzo nieduża wielkość, gabaryty dosyć dosyć tego prostownika. Poręczny, wszędzie nam się zmieści, wszędzie możemy go zabrać. Nie jest ciężki, więc można go łatwo schować w bagażniku samochodowym i wozić ze sobą. Zrobimy test podłączenia go pod akumulator. Akumulator w zasadzie jest w pełni naładowany, ale chcę pokazać jak to urządzenie się zachowuje, bo można nim ładować akumulatory 6V i 12V. Nie trzeba nic przełączać, bo wykrywa sam jaki akumulator ładuje. I sam się przełącza na prąd ładowania. Mamy wybór między ładowaniem szybkim, a inteligentnym, gdzie sam sobie dobiera prąd ładowania i takim ładuje. W momencie, kiedy akumulator zostanie naładowany, wyłącza się, daje sygnał dźwiękowy, że wszystko jest naładowane i że można odłączyć akumulator. Już podpinamy i pokażę, jak to działa. Pamiętać trzeba przy tym prostowniku, że należy najpierw podpinać Akumulator, a dopiero potem całość do sieci. A więc plus do plusa. Minus do minusa. I wszystko do sieci. Proszę. Sygnał dźwiękowy. Prostownik teraz bada, jaki ma akumulator naładować. O, i już wiemy akumulator 12V pokazuje nam stan akumulatora i prąd ładowania akumulator akurat jest w dobrej kondycji bo był niedawno ładowany i nieużywany po prostu sobie stoi w piwnicy więc mamy tutaj bardzo niski prąd ładowania i w zasadzie akumulator jest no jest, jest doładowany widać, że amperaż spada Teraz mamy na smarcie, czyli inteligentne ładowanie sam sobie dobiera prąd ładowania możemy go przełączyć w tryb ładowania e... szybki tak zwany Takie pisze nam tutaj wtedy amperaż nam od razu wzrasta ładujemy większym prądem ale powróćmy na ładowanie normalne, czyli smart prostownik ma wbudowany z tyłu wentylator że no nie idzie go przegrzać ma też jeszcze parę zabezpieczeń tak jak piszę na ubudowie 8 trybów ładowania no ale swoją funkcję podstawową czyli ładowanie akumulatora spełnia w zestawie jest książeczka zatrzymam się pokrótce na każdej stronie żeby sobie można było, można się było zatrzymać i sobie przeczytać mam nadzieję, że będzie wyraźne Jeszcze raz się cofnę, jakby po prostu coś było niewidoczne. Może się za drugim razem uda, żeby było wszystko wyraźne. Warto przeczytać. O, już... Daje nam sygnał prostownik, że akumulator mamy naładowany o. i zakończy ładowanie, mamy 0A amperaż stanu akumulatora, tak jak widać, już w tym momencie nie ładuje. Daje sygnał, że jest naładowany i można akumulator rozłączyć. Urządzenie nieduże, bardzo właśnie zaleta, że leciutkie, fajne, ładnie zrobione. Mamy powycinane otworki, żeby nam powietrze uciekało. No, duży plus to wielkość tego urządzenia i to, co potrafi, czyli nie musimy się zastanawiać, jaki akumulator podpinamy, po prostu sam sobie zbada, przełączy się w odpowiedni tryb i naładuje tak do domowego użytku. Super sprawa, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu ładowarki, żeby podładować akumulator i trzymać go w dobrej kondycji.